Jest ale będzie San Francisco. No może nie od razu San Francisco, ale nowa droga w Kościelcu, którą 29 września tego roku wójt gminy Kościelec w asyście licznie przybyłych gości oficjalnie oddał do użytkowania. Mówimy tu o połączonych ze sobą ulicach Szkolnej i Księdza Kuranta, przez co budynek szkolno-przedszkolny zyskał niejako obwodnicę a standard bezpieczeństwa został podniesiony na wyższy poziom. Moment uroczysty do, dokonamy. Wstajemy wszyscy. Jeszcze tak, możemy zaczynać. Tak, jeszcze możemy zrobić odwrócenie w drugim. No praktycznie rzecz biorąc wszyscy, którzy tutaj są, przyczynili się w jakiś sposób do tego, y, że powstała ta droga. A najważniejsze to są środki finansowe oczywiście. Gminy raczej nie byłoby stać na to, żeby wykonać taką drogę, y, bo cały koszt tej drogi to około 980 tysięcy. Natomiast y, jeżeli chodzi o dofinansowanie, to około 686 tysięcy. A więc widzimy, że to są olbrzymie pieniądze, a y, biorąc pod uwagę, że odcinek wcale nie jest taki długi, bo około y, ma 600 metrów. Ale co najważniejsze w tej drodze, stworzyliśmy odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla dzieci. Zdarzały się przypadki y, oczywiście na szczęście y, nietragiczne, gdzie dochodziło do pewnych wypadków na terenie y, szkoły. Y, I z tą myślą właśnie y, przystąpiliśmy do budowy tej drogi, do zorganizowania lepszych warunków, y, poprawienia po prostu bezpieczeństwa na, tym, na terenie szkoły. I powiem, że to było w jakiś sposób moim marzeniem. Y, jako byłego nauczyciela, który tutaj pracował i widział że tych pojazdów coraz więcej przybywa, coraz więcej dzieci jest dowożonych do szkoły i coraz większe niebezpieczeństwo. To było w jakiś sposób moim marzeniem, żeby ta droga tutaj powstała. I ta droga służy nie tylko mieszkańcom Kościelca, a również mieszkańcom innych sołectw. Fundusz Dróg Samorządowych jest to fundusz, który właśnie temu ma służyć. Poprawie bezpieczeństwa na drogach publicznych i dobrej lokalizacji dróg lokalnych. Ja bardzo gratuluję Panie Wójcie przygotowania dobrego wniosku i tego, że wniosek uzyskał odpowiednią ilość punktów i dofinansowanie. Bardzo się cieszę, że takie gminy jak Kościelec, bo to są mniejsze gminy, mogą korzystać z Funduszu Dróg Samorządowych, ponieważ głównym założeniem i priorytetem tego programu to jest rozwój. Czyli te drogi y, powinny być wszędzie tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Powinny łączyć te społeczności mniejsze z większymi. Drogi powiatowe z drogami y, lokalnymi, czy z drogami krajowymi, czy z drogami wojewódzkimi. Jest mi niezmiernie miło, że w tym dzisiejszym wydarzeniu mogę uczestniczyć. Panie wójcie, ja nie przytoczę Pana słowa. Tak bardzo mi na tej drodze zależy. Po prostu chciał dopiąć to do końca. To jest perełka. Ta droga to jest perełką koło tej szkoły. I dlatego gratuluję, panie wójcie, odwagi, również tego zaangażowania przez państwa radnych, że chcecie razem realizować dla wspólnego dobra. Bo przecież chodzi nam o ten zrównoważony rozwój. Każda gmina, każdy samorząd zasługuje na to, żeby inwestował, rozwijał się, a ta gmina, ta społeczność ma przed sobą dobrą przyszłość. Patrząc na tą drogę, na te inwestycje, to co nas tu otacza. Naprawdę gratuluję jeszcze raz, bo społeczność gminy Kościelec dzisiaj zyskuje wiele. Wykonaliśmy inwestycję, która jak widać daje dużo radości ze względu na lokalizację, bezpieczeństwo, ale i też co dla nas jako wykonawcy ważne spotkała się z aprobatą i podoba się wykonanie, powiem tak kolokwialnie. Co do kwestii technicznych, to nie mamy tu wątpliwości. Pan inspektor nadzoru pieczołowicie czuwał nad przebiegiem całej inwestycji. Mamy poszczególne badania wymagane specyfikacjami technicznymi, także o jakość drogi jesteśmy spokojni. Niech Państwu służy. Życzymy kolejnych udanych inwestycji, zadowolenia, zasobnego budżetu. Powodzenia, wszystkiego dobrego. i Dziękujemy, że mogliśmy z Państwem po raz kolejny współpracować. Na budowę drogi gmina Kościelec uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 686 955 zł, a całkowity koszt inwestycji wyniósł 981 365 zł. 30% tej kwoty stanowiły środki własne gminy. W ramach inwestycji wykonana została nawierzchnia bitumiczna na odcinku o łącznej długości 581 metrów bieżących, przy szerokości jezdni 5 metrów. Wydzielone zostały miejsca parkingowe, chodniki po jednej stronie jezdni z betonowej kostki brukowej o łącznej powierzchni 1348 metrów kwadratowych. Wykonano również pobocza kamienne o szerokości 1 metra. Dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników wyznaczone zostały również dwa oznakowane przejścia dla pieszych. Wybudowano miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, jak i specjalnie wyznaczone miejsca postojowe dla autobusów szkolnych, przez co te nie muszą już manewrować po placu przed szkołą, co stwarzało spore zagrożenie. Bezpieczeństwo dzieci przywożonych i odwożonych ze szkoły zmieniło się diametralnie na lepsze, a komfort rodziców przywożących swe pociechy do szkoły zyskał nowy wymiar. Śmiało można uznać, że była to sztandarowa inwestycja drogowa w gminie tego roku.